Dzień dobry, witam wszystkie dzieci, które mnie oglądają. Jak się macie? Mam na imię Kasia, jest mi bardzo miło, że mogę się z Wami zobaczyć. Czy wiecie, dlaczego się dziś spotykamy? Od dziś, przez 7 dni, świętujemy 21. Dzień. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, który w tym roku odbywa się pod hasłem Polscy Autorzy dla Klimatu. Na naszej planecie Ziemi od lat następują zmiany klimatyczne. Obserwujemy duże skoki temperatur, intensywne opady, burze, huragany, smog, nie mylić ze smokiem. Dzieje się tak dlatego, że nie dbamy wystarczająco o otaczającą nas przyrodę. Czy wiecie, jak nazywa się nauka zajmująca się przyrodą i stanem naszego środowiska? To ekologia. Co możemy zrobić, żeby zadbać o nasze środowisko? Segregować śmieci, oszczędzać wodę i prąd, ograniczyć używanie plastiku, chodzić pieszo i jeździć rowerem, ograniczając wydalanie spalin, w sposób przemyślany robić zakupy, minimalizując odpady, dbać o lasy, rośliny i zwierzęta. W Polsce bardzo dużo gatunków zwierząt jest pod ochroną. Na przykład żubry, niedźwiedzie brunatne, żaby, a także wilki. Wilki to ssaki drapieżne, które zamieszkują lasy. To pradziadowie piesków. Mam do was pytanie, w jakiej bajce występuje wilk? Oczywiście, w czerwonym kapturku. Pamiętacie, że wilk nie był zbyt miły dla kapturka i babci. Był przebiegły, budził strach, a nawet przebrał się za babcie i pożar w babcie i kapturka. Tę znaną historię całkiem inaczej przedstawiła Anna Mikita. Bajki w zielonych sukienkach to zbiór bajek tej autorki. Książka została wydana przez wydawnictwo Mac Edukacja, a rysunki do tej książki wykonał Tomasz Kozłowski. Posłuchajcie bajki pod tytułem Dziewczynka w czerwonym ubranku i wilk. Pewnego razu dziewczynka z bajki wybrała się do lasu. To była dziewczynka ze znanej bajki. Miała na sobie czerwone ubranko i nazywano ją e, czerwony kapelusik, czy jakoś tam. Szła, szła, aż jej się znudziło. – Co jest? – zapytała nie wiadomo kogo. – Długo tak będę wędrowała. A gdzie są wszyscy? – Jacy wszyscy? – zaciekawił się głos dochodzący z czubka drzewa. Dziewczynka rozejrzała się, ale nikogo nie ujrzała. Mimo to wyjaśniła. Wszyscy, czyli wiewiórka, wilk, babcia. Hi, hi, hi, hi. Roześmiał się głos z czubka drzewa. Z bajki się urwałaś. Ostatecznie mogę rzucić w ciebie szyszką, ale o wspólnej zabawie nie ma mowy. Boję się ludzi, pisnął głos, a za chwilę wielka szyszka trafiła w sam czubek czerwonej pelarynki. Och, nie! Czerwonej chusteczki, czy jakoś tam. Nieważne. Ważne, że to zabolało. Aj, jęknęła dziewczynka. Też mi zabawa. Jakąś przygodę chcę przeżyć, jakiegoś wilka poznać, a nie obrywać szyszkami po głowie. Wilka tutaj? Nie wytrzymał szarak i ze śmiechu zaczął tarzać się po trawie. Nie wytrzymam, ona jest naprawdę z bajki. Wilków już nie ma. A jeśli jakiś gdzieś jest, to ukrywa się głęboko w lesie. Dziewczynka bez zastanowienia ruszyła w głąb lasu, nie słuchając, co zając ma jeszcze do opowiedzenia. Wyobrażała sobie okrutne stworzenie, które ją złapie i ona będzie prosiła je o litość. Potem przybędzie gajowy i... Stój! Nie podchodź! Przerażony głos przerwał jej marzenia o wielkiej przygodzie. Dziewczynka zatrzymała się i zapytała. Ktoś coś powiedział, czy mi się zdawało. W zaroślach coś się poruszyło i ten, ten sam głos poprosił. Nie podchodź, boję się. Boisz się, wilka? Widziałaś go? Dziewczynka ożywiła się pełna nadziei, że jej marzenia się spełnią. Boję się, ciebie masz takie straszne. – Czerwone ubranko, czy chcesz mnie skrzywdzić? – Nie! – krzyknęła dziewczynka w czerwonym stroju. – Nie bój się mnie, nie jestem groźna. Przecież nie jestem wiekiem. Boję się, bo jesteś człowiekiem. Na dodatek w czerwonym ubranku! – wołał głos. – Jestem małą dziewczynką, nazywam się Czerwony Kapturek, a ty? Zarośla się zatrzęsły. Rozległ się trzask łamanych gałązek i przerażony głos dobiegł z najbardziej oddalonego zakątka polany. – Ojej, ty naprawdę istniejesz. Moja babcia mnie ostrzegała, że to możliwe. – Wszystkie wilki się ciebie boją. Straszy się tobą małe, niegrzeczne wilczęta. Dziewczynka zawołała nieco rozczarowana. – Jesteś wilkiem? – Tak. – I nie pożesz mnie? – Ciebie ja nie jadam czerwonych, zielonych, ani nawet niebieskich dziewczynek. A babcia? Dziewczynka zapytała z nadzieją w głosie. Fuj, co za pomysły, bajk się naczytałaś? Nabrał odwagi wilk. Przed babciami też mnie ostrzegano w dzieciństwie. Robią, robią miłe miny, ale nie są dobre dla wilków. Miny? Zdziwiła się dziewczynka w czerwonym ubranku. No tak, uśmiechy te rzeczy, no wiesz, próbował wyjaśnić wilk. Więc nie napadniesz mnie? Nie przeżyję największej przygody mojego życia? Dziewczynka w czerwonym ubranku była zawiedziona. Bardzo zaskoczona i niezadowolona. Bajka, z której pochodziła, okazała się nieprawdą. Mogłabym cię przynajmniej zobaczyć? Dobrze, wyjdę, ale nie podchodź, bo ucieknę. Nie jestem tak odważny jak ty, ostrzegł wilk. I za krzewów trzmieliny? Ostrożnie wynurzyła się szara postać. Stawi tak naprzeciwko siebie w bezpiecznej odległości. Wilk i czerwony berecik albo pelerynka, czy też czerwona dziewczynka, a nieważne. Oboje przyglądają się sobie długo. Oszukano mnie, nie jesteś zła i groźna, stwierdził wilk. Oszukano mnie, nie chcesz mnie zjeść, szepnęła dziewczynka. Nagle wiatr poruszył gałęziami drzew i jedno z nich uciekło spłoszone. Domyślasz się pewnie, które? Podobało się wam? Jestem pewna, że tak. Zobaczcie, w tej bajce to wilk boi się kapturka. Dlaczego? Tak jak wam wspomniałam, wilki od wielu lat są pod ochroną. Niestety, kiedyś tak nie było. Przez niewłaściwe postępowanie człowieka liczebność populacji wilka uległa zmniejszeniu. Na szczęście bohaterka bajki potraktowała wilka po przyjacielsku. Pamiętajcie, zwierzęta i ludzie powinny żyć w przyjaźni i wzajemnym poszanowaniu. Każde zwierzę jest ważne i potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania przyrody. Pamiętajcie, szanujcie przyrodę i bądźcie ekologiczni. Zadbajmy o nasz dom, naszą planetę, ziemię. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do odwiedzania Wojewódzkiej Biblioteki w Kielcach. Dział dla dzieci jest dla Was otwarty. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.